Wszystkich ludzi i zwierzęta Śle pozytywną energię nawet jeśli to dziady. Tylko współczucie Brak nieczystych myśli A to pod dywanem później się oczyści Zawsze uśmiechnięty wyzbyłem się cierpienia Stram pachnąco odtęczył aż do obrzydzenia Miłość mam do całej ludzkości Ale sąsiadowi z góry po ruchu, po ruchu, Ciągle podskakuje Nocy na tepczanie, modne się zboogda, nierzeczywanie, Świetlista, świetlistość, czysta prana, miłość, głupko, zepsutkie zjazdy, obszar spokojnych, tu pach, czujność, tego dada nie oddychania, nie te maciłość, bez nie znowu jasność, bez bezpłokoszy, znowu znowu Kaizen i Wszystkie mam te kiki tutaj małe o palcu wieda, czakry na piątkę Ciągle niedosy to jest jako golotkę, Gdy medytacja, i Nie doskonały, by mnie Możesz z tego żadna nie oddychania bez względnego dawania kucha w krewnych kontrenach. Ale go żywcem wiem, że to podłe, ale ciało wszące do gagesu, je się po modle. Kryształową misę w łeb w obsadze, Pobłogosławi błogosławie świętą szarpią Bóg nie wybaczy, więc wszystko mogę, z razu na twarzy. Tu, tu, tu, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, nie tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, bez tam, tam, tam, tam, tam, Ogromne, to zimne, zimne, zimne, zimne, nie zimne, zimne, zimne, zimne, zimne, zimne, zimne, zimne, zimne, zimne,